Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i chciałbym przedstawić taką małą opowieść o miejscowości Dębowina w gminie Bardo. Darzę ją szczególną sympatią, ponieważ tutaj się wychowałem. Tutaj gdzieś do połowy lat 90 -tych, 80. -tych mieszkali moi dziadkowie. No i w tym domu, który w tej chwili widzi, widzicie, często spędzałem swoje wakacje. Tutaj widok z górki. Zaraz jest widoczek na las, w którym często chodziłem zbierać maliny. No jeszcze raz zbliżenie na dom. Tam, gdzie to takie jest zielone drzewo, pomiędzy y, tym budynkiem po prawej i po lewej stronie była drewutnia. Już obecnie nie istniejąca. O, właśnie jest zbliżenie na tą drewutnię. Tutaj jeszcze raz widoczek z góry i powoli przechodzimy na zabudowania gospodarcze. Świętej pamięci mojego dziadka. Pola te są naprawdę kamieniste. Co on tam uprawiał nie wiem, ale o, jeszcze raz widok z drugiej strony drogi. Po lewej stronie przystanek samochodowy, przystanek autobusowy w kierunku Wrocławia. Te samochody jadą w kierunku Kłodzka. To jest praktycznie granica Kłodzka i gminy Ząbkowice. Gminy Kłodzko i gminy Ząbkowice. No i w zasadzie na tym koniec filmu. Dziękuję bardzo.